Zróbmy kilka zadań wymagających użycia równań i nierówności. Pierwsze z nich jest na ekranie. Wybierz niewiadome i przekształć każde z poniższych zdań w nierówności. A. Autobus mieści 65 pasażerów lub mniej. A niech x oznacza liczbę pasażerów autobusu. X określa, ile osób mieści się w autobusie. Mamy napisane, że autobus mieści 65 pasażerów lub mniej. Zatem X musi być mniejsze lub równe 65. Mniejsze lub równe, bo 65 jest dopuszczalne. Nie mamy napisane mniej niż 65, tylko 65 lub mniej. Dlatego stawiamy znak mniejsze lub równe. B. Suma dwóch kolejnych liczb naturalnych jest mniejsza niż 54. Jeśli x jest pierwszą liczbą naturalną, to drugą jest x plus 1. Ich suma ma być mniejsza niż 54. Zatem x plus x plus 1 ma być mniejsze niż 54. Jeśli chcecie poznać te liczby, rozwiążcie nierówność. C. Pewną sumę włożono na lokatę gwarantującą 5% zysku rocznie. Niech x będzie ilością pieniędzy zainwestowaną na 5% w skali roku. Zysk z lokaty po upływie roku jest większy lub równy 250 dolarów. Jak zapisać ten zysk? To ilość zainwestowanych pieniędzy razy oprocentowanie. Czyli razy 5%, a 5% zapiszemy ułamkiem jako 0,05. Zatem 0,05 razy zainwestowana suma musi być większe lub równe. To jest osiągnięty zysk. 0,05x to zysk z lokaty. Musi być większe lub równe 250 dolarów. Przekształciliśmy treść zadania w nierówność. Teraz D. D. Kupujesz hamburgery w fast foodzie. Jeden hamburger kosztuje 49 centów. Dysponujesz sumą 3 dolarów. Napisz nierówność określającą, ile możesz kupić. Zmieńmy literę. Niech... H będzie równe liczbie hamburgerów. Zatem łączny koszt zakupu równa się liczba hamburgerów razy cena jednego hamburgera, czyli 0,49 dolara. Taką sumę wydam, lecz nie może ona przekroczyć 3 dolarów. Zatem musi być mniejsza lub równa 3 dolary. 0,49H ma być mniejsze lub równe 3. To nasza nierówność. Zróbmy zadanie czwarte. Sprawdź, czy dana wartość spełnia daną nierówność. Punkt a. Nierówność to… 2 razy x plus 6 jest mniejsze lub równe 8x. I dla x równego 12 jest ona ponoć spełniona. Sprawdźmy. Jeśli podstawie 12, zmienię kolor, tu będzie 12 i tutaj mamy 2 razy 12 plus 6, czyli 2 razy 18 jest mniejsze lub równe 8 razy 12. 8 razy 12 to 96, a 2 razy 18 to 36. Zgadza się. 36 jest mniejsze lub równe 96. Dla x równego 12 nierówność jest spełniona. Punkt b. Nierówność to 1,4z dodać 5,2 jest większe niż 0,4z. I mamy sprawdzić, czy jest ona spełniona dla z równego minus 9. Czy minus 9 należy do zbioru rozwiązań? Podstawmy minus 9. 1,4 razy potencjalne rozwiązanie, czyli minus –9 dodać 5,2 jest większe niż 0,4 razy –9. Do tego użyję kalkulatora. Szkoda mi czasu. Można też policzyć to pisemnie. Po lewej stronie mamy zatem 1,4 razy… 9 razy minus 9 wyszło, że to jest równe minus 12,6. Dodać 5,2 równa się minus 7,4. Po lewej stronie nierówności mamy zatem minus 7,4. I to ma być większe niż. To policzę w pamięci. 4 razy 9 to 36. Dodaję minus, bo mnożę dodatnią przez ujemną i mam jedno miejsce po przecinku. Nierówność mówi nam, że –7,4 jest większe niż –3,6. To nieprawda. Narysuję oś liczbową. Tu jest 0. Tu mamy minus 3,6, a tu 7,4. Widać, że jest mniejsze niż minus 3,6, więc to twierdzenie fałszywe. Stawiamy czerwony krzyżyk. Dla z równego 9 ta nierówność nie jest spełniona. 9 nie zawiera się w zbiorze rozwiązań. Punkt C. C. Minus 5 drugich… Minus 5 drugich y, dodać 1 druga, jest mniejsze niż minus 18. Mamy sprawdzić, czy dla y równego 40 nierówność jest spełniona. Zatem minus 5 drugich razy, podstawiam 40 w miejsce y, plus 1 druga jest mniejsze niż minus 18. Tak twierdzą. Minus 5 drugich razy 40. Dzielimy 40 przez mianownik. To zostaje 1, wychodzi 20. Minus 5 razy 20 równa się minus 100. Dodać 1 druga jest mniejsze niż minus 18. To się równa minus 99 i 1 druga. Minus 99 i 1 druga. Można to też zapisać jako minus 99,5. I to ma być mniejsze niż minus 18. I rzeczywiście jest, bo to liczba bardziej ujemna. Wynik poprawny. Ostatni punkt D. Muszę zrobić trochę więcej miejsca. Punkt D. Osiemdziesiąt jest większe lub równe dziesięć razy trzy T dodać dwa. Twierdzą, że 0,4 to dobre rozwiązanie. Sprawdźmy. 80 jest większe lub równe… 3 razy 0,4… dodać 2. Twierdzą, że 80 jest większe lub równe 10 razy 3 razy 0,4, czyli 1,2 plus 2. 80 jest większe, równe 10 razy… to jest 3,2. Czyli… 80 jest większe lub równe 32. Absolutna prawda. Te równe 0,4 to prawidłowy wynik. Zadanie piąte. Cena Forda Focusa stanowi 27% ceny Lexusa GS450H. Jeśli cena Forda to 15 tysięcy dolarów… Napiszmy… Ford równa się 15 tysięcy dolarów. To jaka jest cena Lexusa? Wiemy, że cena Forda stanowi 27% ceny Lexusa, czyli jest równa 0,27% to odpowiednik 27% razy cena Lexusa. Mógłbym użyć zmiennych F i L zamiast pisać całe słowa. I wiemy, że Ford kosztuje 15 tysięcy dolarów, a więc 15 tysięcy równa się 0,27 razy cena Lexusa. Aby poznać cenę Lexusa, wystarczy podzielić obie strony przez 0,27. Lewa i prawa przez 0,27. Tu zostaje 1. Zatem cena Lexusa jest równa 15 tysięcy dolarów dzielone przez 0,27. Policzmy. 1, 5 i 3, 0 15 000 dolarów, podzielić przez 0,27 daje 55 555 dolarów i 55 centów. 55 556 dolarów po zaokrągleniu. 55 556 dolarów. Na tego Lexusa trzeba wydać znacznie więcej niż na Forda Focusa. Jest pewnie znacznie lepszy. Zadanie szóste. W nowej pracy możesz wybrać sposób rozliczania się. Są dwie możliwości. Wariant pierwszy. Pierwszy. A tutaj drugi. Wariant drugi. Możesz otrzymywać 1000 dolarów miesięcznie plus 6% prowizji od sprzedaży. Więc niech… niech S równa się wartości sprzedaży. Wariant pierwszy to 1000 dolarów plus 6% sprzedaży. Więc miesięcznie dostaniemy 1000 plus 6% tego co sprzedamy czyli plus 0,... ,5%. 06S. To wariant pierwszy. Podkreślę. 1000 dolarów miesięcznie plus 6% sprzedaży. Zaś wariant drugi to 1200 dolarów miesięcznie. Zmienię kolor. Niech wariant drugi będzie pomarańczowy. 1200 dolarów plus 5% nadwyżki sprzedaży powyżej 2000 dolarów. Przewinę kawałek. 1200 plus 5% nadwyżki powyżej 2000 dolarów. Skoro wartość sprzedaży to S, to nadwyżka powyżej 2000 równa się S odjąć 2000 dolarów. Załóżmy, że moja sprzedaż wyniesie 3000. Wtedy nadwyżka będzie równa 3000 odjąć 2000, czyli 1000 dolarów. Mamy dwa warianty. Podkreślę również drugi. Przy jakiej wartości sprzedaży wariant pierwszy jest lepszy od drugiego? Zakładając, że sprzedaż przekroczy 2000 czyli że ten składnik nie będzie równy 0. Mamy sprawdzić, kiedy wariant pierwszy jest lepszy. Lepszy zapewne dla nas, czyli kiedy więcej zarobimy. Kiedy wariant pierwszy będzie większy, albo większy lub równy wariantowi drugiemu? Rozwiążmy tę nierówność. Zacznijmy od… Może najpierw odejmijmy 1000 od obu stron. Wtedy po lewej zostanie nam 0,06s. Większe lub równe… Lewa strona załatwiona. Teraz tu zostaje 200 plus 0,05 razy s odjąć 2000. I teraz Rozbiję ten nawias. Otrzymam 200 dodać 0,05s odjąć... 0,05. To inaczej 5%, czyli 1/ 20, a 1/ 20 z 2000 to 100. A więc odjąć 100. To razy to daje 100. Po prostu rozbiłem ten nawias. To prawa strona, a po lewej mamy 0,06. Uprośćmy to nieco. Tu mamy 200 odjąć 100. Można wykonać to odejmowanie i zostanie nam plus 100. Mamy więc 0,06 jest większe lub równe 0,05… to powinno być S. Większe lub równe… Nie chcę zgubić tego S. 0,05S dodać 100. Teraz odejmijmy 0,05S od obu stron nierówności. 006–005S równa się 0,01S. Odjąłem ten składnik od obu stron, więc tu już go nie ma. Jest większe lub równe 100. Teraz podzielmy obie strony przez 0,01. 001… 001… Tu czynniki się skracają, więc mamy… S jest większe lub równe… Ile to jest 100 podzielić przez 001? To jest to samo, co 100 dzielone przez 1 setną, czyli 100 razy 100. 100 razy 100 równa się 10 000. Zatem wariant pierwszy jest lepszy dla nas, jeśli wartość miesięcznej sprzedaży, jeśli wartość miesięcznej sprzedaży, czyli S, jest większa lub równa 10 000 dolarów. Jeśli jest mniejsza, więcej zarobicie na wariancie drugim.